Policja chyba już zaczęła przyjmować każdego w swoje szeregi i po czym to mam takie zdanie, a mianowicie być może oglądałeś taki mój film 45 pytań, jak jesteś słabym kandydatem i co się okazało, że bohater tego filmu wtedy nie zdał, nie dostał się do policji Odpad natomiast minęło dwa lata i podszedł do innej komendy w ościennym województwie. W zasadzie tam przygotował się tylko troszeczkę, bo ileż to się tam można przygotować za jeden dzień i nagle się okazuje, że się do tej policji dostał. Także z zwątpiłem. Yy, znaczy fakt, że był przygotowany trochę przeze mnie, ale pomimo tego gość się totalnie nie nadawał, także zw zwątpiłem yy, trochę w to, co policja wyczynia, ale z drugiej strony, no z braku laku muszą brać kogo tam mają, prawda, także cześć Kamil. Cześć Marcin i zaskoczyła też mnie jedna rzecz, a mianowicie być może część z was pamięta historię takiej policjantki przyjętej jakoś tak radośnie, a potem ktoś ją podpierdolił, że wstępując do Służby zataiła, że w Szwecji skazano ją na więzienie za przemyt ponad 100 kg narkotyków i okazało się, że śledczy stwierdzili, że mimo zatajenia prawdy nie popełniła przestępstwa. Prawda? Tutaj Gorzów Wielkopolski i podstawą uzasadnienia jest fakt, że w formularzu, który kobieta wypełniała chcąc służby, chcąc wypełnić, chcąc wstąpić do policji, nie było adnotacji odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji w dokumencie. Podczas śledztwa tam skazano, znaczy stwierdzono, że skazano ją na 7 miesięcy za przemyt 102 kilogramów, wyrok nie był wpisany w żadne rejestry. No oczywiście policja zrobiła porządek tam w swoim szeregu trochę inaczej. Przypuszczam, że skierowano ją na komisję i dostała kopę w dupę, kiedy sprawa się zrobiła medialna, ale nie ma to nic wspólnego z tym, że policja że tak powiem, miała jakąś taką swoją procedurę, że za takie grube, że tak powiem, yy, taką grubą sprawę ktoś tam został, był ukarany. Ale z drugiej strony muszę też przyznać rację, no bo policja jest od tego, żeby sobie tak ustalić pewne rzeczy, że jesteś zdolny do tej policji albo, albo nie jesteś. I wrócę do tego kolegi, który no, ponad dwa lata temu się nie, nie dostał. Zrobił on przynajmniej jedną dobrą rzecz dla mnie, że zdał mi bardzo dobrą relację o co pytają, także na zasadzie nie pytają o nic wielkiego. I w w tej chwili otrzymuję całą masę maili, że ludzie dostali się wyłącznie po bezpłatnym szkoleniu, prawda? Czyli to, co puszczam w internecie, jeżeli ktoś tam, jakby to powiedzieć, yy, za dużo kasy nie ma, wystarczy, że sobie tam darmochę na YouTubie obejrzy, jakoś tak po, poskłada te tą układankę i okazuje się, że no jest wszystko ok, jest wszystko do przejścia. Gdzie jest element, gdzie można gdzie można uwalić i mm, możesz uwalić w momencie, kiedy y, trafisz na złośliwego lekarza na komisji. Prawda niestety takie rzeczy się zdarzają. I no niestety miałem taki taki przypadek, że jeden z kolegów poszedł na komisję i kardiolog się do niego czepił o tyle, że stwierdził mu coś z sercem. Jest to o tyle dziwne, że gość tam ćwiczył, był wybiegany, zaliczył w łew. Natomiast on mu zlecił, czyli kardiolog mu zlecił jakieś, jakąś całą kupę badań, badań bardzo specjalistycznych i tylko dzięki temu, że miał tam jakąś rodzinę w szpitalu, załatwił te badania bardzo szybko, natomiast, natomiast kardiolog i tak wiedział swoje, wpisał mu wpisał mu niezdolny i możesz się pocałować w cztery litery, prawda? jedyna rzecz, gdzie możesz uwalić, to jest to w zasadzie komisja lekarska. Na korzyść twoją, jeżeli ty podchodzisz do policji, jest to, że więcej w tej chwili policjantów odchodzi, niż wstępuje. Problem jest taki, PR-u. Policja nie ma dobrego i to nie tylko w Polsce, ale nazwijmy to na całym świecie. Słyszałeś pewnie o śmierci tam George'a Floyda w Stanach, czy tam od czasu do czasu medialnie nagłaśniane przypadki zabitych osób kolor, kolor, koloru skóry czarnego, czyli Afroamerykanów. No i są dość takie poważne głosy, żeby tą policję zredukować, ale w momencie zredukowania policji to cieszyć się jedynie mogą bandziory, ponieważ, no, jak to mówią, gdzie kota nie ma, tam myszy harcują. Tutaj mój, mówię, Jasiu Wędrowniczek yy, daje takie, nazwijmy to, Linki możesz sobie poczytać, także jest coś, że tak powiem, trochę materiału do zapoznania się, prawda. Tutaj ktoś z was być może tam rozpoznaje siebie na zdjęciu. Kolejna grupa absolwentów szkolenia zawodowego podstawowego opuściła mury. Policji, Szkoły Policji w Słupsku, w tym razie, tym razem w teren straciło, trafiło ponad 150 funkcjonariuszy, prawda. Dobra, zobaczymy, co tam ciekawego na czacie, a jeżeli macie jakieś pytania, to z chęcią odpowiem, natomiast yy, Pokażę Ci jeszcze y, parę sztuczek, które jest stosowane na MULTIM, jak będąc czujny będziesz w stanie odpowiadać na niektóre y, pytania, prawda? Także cześć Marcin, cześć Szymon, Łukasz, Łukasz, Moleściak, o ciekawe live P. Ym... Dobra, Szymon tutaj, cześć, kto podejmuje ostatecznie decyzję o przeniesieniu samej Komisji Lekarskiej, w moim przypadku to z Łodzi do Poznania, od ponad trzech tygodni czekam z odpowiedzią, jestem po MS-ie i rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wiem za bardzo, kto konkretnie podejmuje decyzję o przeniesieniu tej komisji. Przypuszczam, że musisz napisać, jeżeli coś takiego chcesz, to musisz napisać do naboru i oni po prostu wydają ci jakąś tam obiegówkę, czy wydają ci skierowanie i jak już skierowanie pójdzie, to komisja raczej nie będzie ci robiła problemów. Przepraszam, bo coś mnie kaszel zaczął męczyć. Maleściak. czy będąc wcześniej przez pół roku funkcjonariuszem służby służbie więziennej przyniesie to jakieś plusy na rozmowie z Panią psycholog? W tamtym roku oblałem prawdopodobnie z powodu młodego wieku. No może Ci to przynieść jakiś plus, tylko yy, no, prze, przenosząc się zaledwie po pół roku z powrotem do policji, oczywiście starając się przenieść, może psycholog odnieść wrażenie takie, że no, fruwasz z kwiatka na kwiatek prawda? I, i dostałeś się do więziennej, za dużo tam miejsca nie zagrzałeś, szukać będziesz tam z powrotem szczęścia w policji, ale jak już się niestety dostaniesz do tej policji, to nagle, nagle się może okazać, że w tej policji znowu pół roku, Także musiałbyś to jakoś moleściak yy, sensownie wytłumaczyć. No i bardzo dużo zależałoby od tego, jak wyszły ci testy yy, psychologiczne, prawda, czyli jak ci wyszedł ten nieszczęsny multi plus. I niestety boję się, że nie obrałeś za tak zwany młody wiek, yy, tylko oblałeś za to, że poszedł Ci słabo test. Live. Dzień dobry Panie Darku. Jutro wszystko się okaże, wychodzi lista kandydatów. No dobra live, mam nadzieję. Mateusz, czy mam jaką wiedzę odnośnie lekarzy w Rzeszowie? No mam taką jaką wiedzę mi przekażą moi moi elitarni, prawda. Czyli tutaj coś jest powiedzmy 70 osób o Rzeszowie, to marzenie, prawda, w lipcu nabór zaledwie 10 osób. Nie słyszałem, żeby w Rzeszowie, Rzeszowie tam były jakieś wielkie problemy, jak już się dostaniesz na, na policję, znaczy przepraszam, jak dostaniesz się na Komisji, ale tak, Bogiem a prawdą, to, to, to ja aż tak nie pamiętam każdej komisji, co tam się dzieje. No, wolę już się po, po, posiłkować relacjami tutaj z elitarnej grupy, a nie tym, co mi się tam wydaje, prawda. O, Oktawian, większość teraz bierze, jak popadnie, Będąc na szkole, widziałem różne osoby, nawet tatuaże na nadgarskach, mali, duzi plus przymykanie oka na zajęciach przez wykładowców. No, no powiem Ci tak, Oktawian, nie mają chętnych, te 500 zł, które było podwyżki z powodu tak zwanej psiej grypy, to już dawno szlak trafił, inflacja trafiła i znowu brakuje no, konkretnej kasy dla policjantów, prawda. Ja nie mówię, że, że tam pamiętam jakieś kilka lat temu te 4000 tysiące to wydawał się jakiś kosmos w zarobkach, a teraz zatrudniałem ostatnio tam pracownicę jako rejestratorkę, ma tylko odbierać telefony i odzwaniać i, i, i 3000 tysiące na łapę. Dla pani emerytki, prawda, jest świeżo, świeżą emerytką. 3000 na łapę i przynajmniej we Wrocławiu za mniejsze pieniądze. Nikt nie chce gadać o pracy. Szymon, dzięki za odpowiedź. Wózkim aktualnie cały czas duże problemy psychiatra nie stanowi łatwy etap do przebrnięcia. No, no jest problem tam. Przypuszczam, że yy, wszedł multi plus i trochę się uspokoiło. Uspokoiło. A teraz z powrotem psychiatra robi, robi tutaj znowu pod górkę. King Pass pierdolisz Darek, że nie ma chętnych świętokrzyskim walą drzwiami i oknami. No, no walą drzwiami i oknami każdy matoł, który może to wali, prawda? Tylko, że jakby było chętnych, to policja by nie obniżyła i nie przyjmowała kompletnych matołów, prawda? Tylko by sobie tam przebierała, wybrała jakiś takich y, tro, trochę lepszych, prawda? No. Może w Świętokrzyskim masz taka bieda, że policjantów jest nadmiar. Znaczy kandydatów do policji. Dominik, musicie mieć świadomość, że w tej chwili jest blisko 5,5 tysiąca wakatów. Czwarta fala w procesie doborowym robi swoje, skończywszy na ustawie modernizacyjnej, prawda? To, że tam przyjdzie 10 kandydatów, to może inaczej, duża część odpadnie raczej nie na teście Multiplus, tylko odpadnie na Komisji Lekarskiej, ewentualnie na, na rozmowie kwalifikacyjnej. Dominik Rusak w ustawie modernizacyjnej, która z punktu widzenia Polskiej Policji na 2021-2034 jest kluczowa, także w kwestii dotyczącej stanów doborowych, prawda. No dokładnie nie, nie znam tej ustawy modernizacyjnej, także nie potrafię ci coś sensownego na ten temat powiedzieć. Natomiast tutaj Jasiu, Grzesiu znalazł fajny taki materiał, prawda, jak jeden Ukrainiec, że tak powiem spowodował prawie, że drugą, trzecią wojnę światową i ośmiu policjantów musiało go jakoś tam obezwładnić, prawda, dali, dali radę, ale nie było to Łatwia. Natomiast y, policja potrzebowałaby kogoś takiego, takich ludzi, y, tak, że tak powiem, wysportowanych, a nie takich mizerotów jak ja, prawda? O, jeżeli ktoś chce tutaj trochę o Rzeszowie o Rzeszowie, ale jeżeli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną, standardowe pytania, zadania policji, środki przymusu bezpośredniego, co to jest odpowiedzialność, rasizm, jak poradzisz sobie ze stresem, jakiego rozkazu masz obowiązek odmówić, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, piony, pijany nie tyle chyba polega na służbie, co pijany kolega na służbie, i na tą chwilę, na tą chwilę tyle pamiętam. Dobra, zobaczymy co tam jeszcze na czacie. Zobaczymy, co na czacie. Harry, czy jak jestem dyslektykiem, to będę miał problem z dostaniem się? Raczej będziesz miał problem z dostaniem. To jest taka wada, że bardzo łatwo to wykryć. Prawda? Dominik, chyba dalej mówisz o tej ustawie, będzie zakładać zdecydowane zdecydowanie lepsze profity w porównaniu ze służbami Resortem Sprawiedliwości. Co więcej, jak pan Dariusz mówił stosownie obniży profil jakościowy kandydatów. Yy, przypomniała mi się inna rzecz, ktoś mi tam napisał zapytanie o nowe normy zdrowotne, yy, przepraszam, nowe normy do WF-u, ale już policjantów w służbie i okazuje się, że ciągle to wszystko idzie do dołu, prawda, że już żeby tylko podszedł do WF-u <grym> przebiegł się, prawda, cokolwiek zrobił, cokolwiek zaliczył. Yy, mam na myśli TSF, ale dalej Dominik, mam na myśli TSF, ale też będą rozważania nad dostosowaniem obecnego profilu multi do wskaźników przyjętych osób, które są nadal kulejącą nogą. No, ja już nie wiem, czy w multi można coś, yy, coś wymyśleć łatwiejszego, prawda? Yy, to, co było piętą achillesową, tak zwany ogólny wskaźnik negatywny, to w zasadzie większość pytań już zrobiono tak prostych, że tylko jakiś tam tempy człowiek może tego nie zrozumieć i napisać źle, prawda? Nawet zrobiono to, że multiplus już nie jest oceniany, prawda? Czyli. Ja już się nie mogę pochwalić, że mój kandydat miał 40 punktów czy 50 punktów, bo od razu się zorientujesz, że pierdolę 3 po 3 mógł mieć to jeszcze tam rok temu, ale nie dzisiaj. Dla tych, którzy są, yy, wspomniałem o, o ogólnym wskaźniku negatywnym, pozytywnym i ogólnym wskaźniku negatywnym, czyli. Yy, Wydawałoby yy, się, że masz o sobie pisać pozytywnie, prawda? Ale yy, są tak zwane pytania kontrolne, prawda? Czyli w jakiś sposób muszą sprawdzić, że fantazjujesz, że jesteś taki chwali chwalipięta, że wyolbrzymiasz swoje jakieś tamte cechy pozytywne i weźmy takie powiedzmy pytanie weźmy takie powiedzmy pytanie prawda no czy takie stwierdzenie większość ludzi na ogół troszczy się o siebie, prawda? Na, znaczy troszczy się nawzajem o siebie i czy to byś odpowiedział tak, czy nie, prawda? No jest logiczne, że, że ludzie są tam jakimiś osobami y, y, stadnymi, rasa ludzka jest stadna, prawda? Czyli jest, jak jest jakaś grupa, rodzina, to raczej się oni y, o siebie troszczą, prawda? No, ale przykładowo klasyczne pytanie, czy się z kim, nigdy się z nikim nie kłóciłem, prawda? I jeżeli odpowiesz tak, to no, chciałbyś walnąć tutaj pozytywnie, że jesteś taki niekonfliktowy, nieirytujący się, ale no tutaj jest, gdyby było pytanie czasem się z kimś tam Pokłóciłem, prawda? I odpowie odpowiedziałbyś na tak, no to, no to tak, prawda? Ale czy się nigdy z nikim nie kłóciłeś, to no zadaj sobie to pytanie. I raczej właśnie tego typu pytania są yy, sprawdzające Twoje kłamstwo, prawda? Zawsze myję ręce przed jedzeniem, prawda? Czy, czy, czy zawsze myjesz ręce przed każdym posiłkiem? No ja jak jestem głodny, idę do sklepu, kupuję bułkę, wpierdalam tą bułkę i no i niestety żadnych rąk wtedy nie myję, prawda? Bo czasami jak się wejdzie do kibla w markecie, to tam smród większy niż, to już lepiej tą bułkę zjeść, prawda, jakoś od razu kupioną, prawda? Takie pytanie, powiedzmy, myślę, że więcej mam cech pozytywnych niż negatywnych. No to logiczne, że jeżeli jesteś osobą pozytywną, nie chcesz wyjść źle w, we wskaźniku, ogólnym wskaźniku negatywnym, to raczej powinieneś powiedzieć czy napisać, że jest Masz te cechy pozytywne, prawda, ale yy, zakładam takie, takie pytanie, zawsze wszystko od razu pojmuję bez najmniejszego problemu, prawda, zawsze wszystko od razu rozumiem. Czy, czy tak każdy człowiek zawsze wszystko od razu rozumie? No pytanie jest bardziej tutaj reto. Ryczne. Jeszcze znajdę wam po jakimś jednym pytaniu. W moim przekonaniu ludzie są na ogół pozytywni. No i wiadomo, że ludzie są raczej pozytywni, z wyjątkiem bandytów, którzy są, nazwijmy to czasami negatywni, prawda? Ale pytanie, jako dziecko byłem zawsze posłuszny i robiłem to, co prosi, tylko wszystko to, co prosi, o co prosili mnie rodzice. No mam w tej chwili rocznego synka i ostatnią rzeczą, która jest to to, żeby on zrobił to, co go prosi rodzic. Także mam nadzieję, że rozumiesz tutaj gdzie są pytania, które wyłapują kłamstwo w ogólnego wskaźnika negatywnego? I są to takie niewinne pytania, z reguły pytają o pierdołę i zawsze jest, czy zawsze, znaczy może nie zawsze jest, czy zawsze, ale raczej, że że zawsze, prawda? Czyli nigdy się nie boję nawet w obliczu nawet yy, jak jest bardzo niebezpiecznie, prawda? Czy się zawsze nigdy nie boisz? Ja się tam czasami boję. Dobra, King Pass w wojsku jest lepiej niż w policji, w której jedynym niezaprzeczalnym atutem jest M.K. po 25 latach. No wiesz King Pass, jeżeli w wojsku jest lepiej niż w policji, to co tutaj robisz na tym hangoucie, prawda? Powinieneś jakiegoś tam generała multiguru oglądać, prawda, nie, a nie a nie tutaj multiguru policyjnego. Dominik, przypominam, że nadal są prace nad ustawą o chorobach i umnościach funkcjonariuszy MSWiA. Co będzie w chorobach i co będzie zdolny, niezdolny czas pokaże. No mu muszą normy zdrowotne też trochę Odpuścić, mogą odpuścić na pewno ze wzrokiem, mogą odpuścić tak zwane widzenie obłoczne. Skoro w tej chwili pracując na wysokości czy jeżdżąc ciężarówką nie musisz widzieć na oboje oczu nazwijmy to, to czemu inaczej ma być w policji. Um. Jeżeli chodzi o ten MON, tutaj wałkowany, nie jest wcale tym MONie tak fajnie, prawda. Ja odsłużyłem 22 lata i, i, i mam, mam mieszane uczucia, prawda. Jakoś tak było, że czasami robota była taka trochę robiona na siłę, prawda. Nic nie było do roboty, to grabimy liście, czy coś w tym stylu. Łukasz Ludwiczak, macie jakieś info, jak się ma brak szczepienia do KL lub pobytu na szkółce? Jak ktoś ma, niech powie. W wojsku był jeszcze drugi taki problem, że często miałeś przełożonego głupszego od siebie, prawda? Także wojny nie ma, a rozkazy były tak udziwnione, że sam się dziwię, że wytrzymałem tyle lat, no ale mówię yy, yy, yy, yy. Są ludzie, których wojsko kręci, no i, no i dobrze. Yy, dobra. Yy, Damiano, na przykład 10 lat i podziękuję. Koniec kontraktów. Dominik Rusek, yy, yy, wojsko w tej chwili przeżywa także kryzys kadrowy, zwłaszcza ha, ha, Kadra chorążacka, oficerska, sami wiemy jak wygląda służba na kontrakcie. Damiano Italiano, chyba wiem o czym pan mówi z tym wojskiem, prawda? Mówię, policja jeszcze wykonuje coś pożytecznego, prawda, złapie bandziora, tam coś wykryje, jakieś przestępstwo, natomiast w wojsku ta praca jest trochę niewymierna w chwili obecnej, prawda, bo no nie ma wojny, no to nie można pokazać, że się przegoniło tam Niemca, Ukraińca, czy Ruskiego, czy jakiego innego. Z złego, no, złego, że tak powiem, czy na innego nieprzyjaciela. Natomiast no. W policji też może tam nie jest najfajniej, ale przynajmniej masz jak, jakąś satysfakcję, że zrobisz coś pożytecznego, czyli jak ja na przykład się ucieszę, że ktoś się dostał po moim tam szkoleniu, czy płatnym, czy bezpłatnym, no to w wojsku, nie wiem, no wystrzelał trochę amunicji, prawda, <gryw> czy tam na strzelnicy coś porobił, ale to, to jakiegoś wymiernego yy, wymiernego, że tak powiem, rezultatu nie ma, prawda. Yy, Damiano italiano, Panika i wszystko i, i wszystko i o nic, prawda. Yy, yy, mówiło się kiedyś yy, za moich czasów, że... Może się tam w wojsku nie narobiłem, ale co się nabałem, to się nabałem, prawda? Jest ciągłe straszenie, prawda? To kontrola tu, to kontrola tam. Kiedyś to jeszcze było prosi, bo kontrola mogła się skończyć, że tam siadało trzech chłopów, wypiło flaszkę i się kontrola kończyła, prawda? A teraz w dobie prohibicji to różnie może być. Słuchajcie kochani, oczywiście zapomniałem o jednym. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakąś tam ochotę ze mną pogadać. Jeżeli ktoś ma ze mną ochotę jakąś pogadać, to zapraszam. Yy, telefon 789 273 335, to jest ten telefon tutaj, prawda? 7, 8, 9, 2, 7, 3, 3, 5. To wtedy odpowiem. O, może o, teraz chyba lepiej widać. Coś mi nie chce. Coś mi nie chce. Nakładka tekstowa. poczekaj ukryj. Pokaż, prawda? Pokaż, pokaż. Coś mi nakładka tekstowa zniknęła. O, może teraz się uda. No niestety sprzęt coś mi szwankuje. Także jak chcesz zadzwonić 789 273 335. Kamil. Witam serdecznie Panie Darku. Jutro mam rozmowę z psychiatrą. Słyszałem, że jest pytanie o alkohol. Jeżeli powiem prawdę, że okazjonalnie zdarzy mi się wypić lampkę wina, to jaka może być? od odpowiedź. Słuchaj, naprawdę yy, przyznaj się do, tylko do okazjonalnego picia, prawda, że yy, wie pan co, wie pani co, ja tak naprawdę jestem abstynentem. No zdarza się, że ktoś mnie zgwałci, ktoś mnie przymusi do tej lampki szampana do lampki wina, prawda, ale yy, yy, yy, miałem w rodzinie, czy miałem w dalszej rodzinie takie zdarzenie, że ktoś tam jechał po pijaku o, ktoś dzwoni, prawda tak, słucham halo, ktoś z czata dobra, pomyłka Miałem w dalszej rodzinie takie zdarzenie, że ktoś tam jechał po pijaku, spowodował wypadek, były ofiary śmiertelne, ta osoba w tej chwili jest inwalidą. No i od tej pory jakoś tak, kiedyś być może dawno temu piłem troszkę więcej prawda, alkoholu, ale w tej chwili to naprawdę to... No musi się naprawdę zdarzyć coś, coś, takiego, że, coś jakiegoś takiego, nie wiem, ktoś nam jeszcze raz dzwoni? Halo, słyszysz mnie? Halo? No cześć, cześć, bo dzwonisz tu na czata? Tak, dzwonię na czacie. No dobra, dobra, tylko przyłóż tak bliżej ten telefonik do ust i, i powiedz, co chcesz wiedzieć. Panie Darku, mam takie pytanko, bo 10 czerwca miałem z w Radomiu. no i właśnie do tej pory nikt się do mnie nie odzywa, właśnie nie wiem, czy dzwonisz do nich, czy jeszcze czekać? Ja myślę dwa tygodnie, dwa tygodnie, nie, nie, prawda, to... bo tam 10 dziesię dni, to teraz tak, jest sezon wakacyjny, yy, naprawdę ludzie po covid po lockdownie, yy, pojechali na urlopy i przypuszczam, że, że u psychologów i w naborze jest to samo, prawda? Rozumiem. Także że odczekałbym chwileczkę, ale dwa tygodnie to już tak wóz albo przewóz, prawda? Ale no, proszę, nic ci złego nie zrobię, jak no nawet jutro. No. Bo jeśli pismo nie wychodzi, to raczej można jeszcze czekać, nie? No pismo ci nie przyjdzie wcześniej niż za miesiąc, bo tam Poczta Polska, owszem, jest dosyć szybka, ale... Ale z Radomia do Radomia list może iść dwa tygodnie, prawda? Także ja, ja bym się nie gryz, tylko odczekał powiedzmy do piątku czy, czy, czy, czy, czy, czy dwa tygodnie i zadzwonił się, nie pierdolił. Ale powiedzieć uczciwie, bo, bo muszę wiedzieć, bo mam tam zaplanowane sprawy jakieś tam urlopowe i czy, czy się szykować w te, czy we w te, wiesz? Ja, jak Dobrze, rozumiesz, że, że w Radomiu tam raczej nie uwalają, bo, prawda? A, a który raz dajesz, nie, tak nie. jeżeli nie, to nie jest tajemnica? Słucham. Który raz dajesz? Pierwsze podejście. Pierwsze? A co do tej pory robiłeś tak ogólnie? Kierowca, dostawca. No to to sam wiesz, to też trochę kawał ciężkiej roboty, prawda? No wiadomo. No ale jako kierowca to miałeś przecież psychotesty różne i ten, to... to, to... Tak, miałem psychotesty, dokładnie. Ale, ale masz kategorię C, czy tylko B? A czyli jedno i drugie, czyli psychotesty raczej nie są tutaj dla ciebie jakąś tam. Ech. Nie, to znaczy to jest dla mnie norma. Przechodziałem już to, co jak robiłem, to wyjazd, nie? A, a jak ci wyszły te na przykład yy, żółte kółko, zielona kreska? A co to było w porządku. To było takie właśnie bardziej dla inteligencji, nie? Bo tam właśnie trzeba było jeśli iść takowo zielona kreska jak była, to trzeba było właśnie w poziomie. Trzeba było tam zaznaczyć, że. Tak, i jeszcze co piąte pytanie było, na tym zegarze trzeba było zaznaczyć, no i co dwie minuty trzeba było ten czas, nie? No, no, no. Więc ale... to było w porządku. Ale jesteś zadowolony tak z rozmowy i z ten, bo, bo testu to ci nie ocenię, prawda, ale rozmowa była w porządku? Zaczy, pani Przewodnicząca mi że mam w porządku, tylko zadawała mi takie pytania, powiedzmy, jak moje wady i zalety, jakie są, bo to powiedziałem jej wady, powiedzmy, że mam, że szybko podejmuję decyzje że jestem bezpośredni, no i powiedzmy, że jestem legalny, że bardzo się przywiązuję do pracy, jak to skomentowałem, czy nie? No to tak trochę mocno, bo kurde, czasami oni właśnie uważają to za pracowitość, prawda? I, czyli zaleta, a nie wada, prawda? Właśnie tak powiedziałem, że taka moja wada, że właśnie jestem legalny, czy nie? że przy, przywiązuję się do pracy. A, a, Ciekawe, jak on to... a dlaczego chcesz do policji? Dlaczego chcesz zmienić tego kierowcę na policję? To takie moje zawsze marzenie, jest, nie? I zastanawiałem się już czasem czasu nad tym, i mówię, w końcu mówię, mam teraz 27 lat, to mówię, jest to ostatni czas, żeby to spróbować, nie? No tak, tak, tak. Ale w, y, dużo ludzi było? Wiecie, jak ja mówię, to byliśmy we trzech. Byliśmy we dwóch chłopaków i jednej syna. Czyli, Czyli. A, a po Was ktoś przyszedł, czy, czy byliście tylko jedyni tego dnia? Tylko my byliśmy jedyni. No to, no to słabiutko, prawda? Bo pamiętam, to były dwie, trzy tury po czterech, pięciu, a teraz wy jedni, prawda i. A jeszcze mam takie pytanie: ewentualnie, jakie tam mogą być pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, jakbym, jakbym miał ty nie był selectu. Mówisz już, już potem na rozmowie, tak? Tak, na rozmowie, dokładnie. Zadania policji, piony policji, czasami jak ktoś się w mundurze, to zapytają cię o ten, zapytają cię o, o stopień, prawda, Ustawy o policji znasz? Tak, tak mniej więcej? Nie, jeszcze nie uczyniam tego. a to właśnie chodzi o to, o te ustawy o policji, się pytają. No, no zapytać się różne rzeczy mogą, a, a, a na przykład ile punktów miałeś z testu wiedzy yy, o Policji i z WF-u? Test pewności fizycznej miałem minuta 31, to chyba było 40 punktów, z tego co się orientuję. Słabo trochę. Słabo, nie? No a, a z wiedzy? 24, nie wiem, około 60% miałem jakoś. 60% z 40 a, punktów na maksymalnie. 24, 40. dobrze powiedziałeś, prawda? Tak, 24. Słuchaj, taki wynik przeciętny, prawda? Czyli miałbym taką nadzieję, że jakim się już wyklaruje, ilu im ludzi potrzeba, to, ci się, to się do ciebie odezwą. Ale no. mimo wszystko odezwałbym się po prostu bym się nie dręczył, prawda? No bo. Bo to właśnie nie ma bo no nie wiadomo co robić. Czekać czy nie czekać. Ci... No, no zgadza się, ale sam wiesz, no gdzieś pracujesz, to nie pierdolniesz roboty z dnia na dzień, prawda? No, no wiadomo, w tym bardziej trzy miesiące okres. A właśnie jak to później właśnie jest tak, mi się dostał do policji, to ja mam okres powiedzenia trzy miesiące, nie? Nic ci policja nie pomoże. Musisz się powiem, po prostu pomoże. dogadać z szefem i to najgorsze, to się tak dogadasz, bo zwolnisz się, kurwa przedwcześnie ja się nagle okaże, że na komisji coś tam ci, chociaż tobie jako kierowcy nie powinni, prawda, bo przechodzisz badania co pięć lat albo i częściej, ale, ale... Tak. ale niech ci coś znajdą takiego, że, że do policji nie będzie pasowało, no i kurde, dupa zimna. No tak, bo sobie... Bo to jeszcze można właśnie na badaniach lekarskich można No opaść. można na badaniach, prawda? No ale oni właśnie mówią, że niby tyle jest tych wolnych wakatów, ale myślę, że dość ściema trochę jest. Wiesz co... Y... Znaczy... Y... Może być taka sytuacja, że te pieniądze już poszły na premię, wiesz... Dokładnie. Wiesz, o co chodzi, bo, że... Bo z tego, co właśnie czytałem w Internecie, że powiedzmy, jak wakatów jest na Stambułach w maju 5,5 tysiąca, jeśli, powiedzmy, oni tego nie wykorzystają, powiedzmy, jest, powiedzmy, 3 tysiące kandydatów, 3000 to znaczy 3 do służby, 2000 tysiące zostaje chętnych, to oni te pieniądze właśnie biorą sobie na, na swoje premie. No dokładnie, prawda? I później właśnie się okazuje, że niby są wakacje, ale już nie przyjmują, bo nie ma kasy. No dokładnie, dokładnie tak może być, prawda? Słuchaj, bele, no, bele, bele, no... Ja ogólnie uważam, że teraz się jest dużo łatwiej dostać, prawda? Że naprawdę ja składałem... ludzie, tak jak ty, tam nie potrzeba, obejrzyj trochę darmowych materiałów i, i jest wszystko ok prawda, że yy, no, no fajnie, jak ktoś tam wstąpi do tej mojej grupy, bo... bo... Ja właśnie, jak się skodowałem na testy, właśnie te wiedzy ogólne, tam właśnie oglądałem siebie pana w internecie i takie też miałem pytanie jeszcze jak miałem od pani psycholog, czy, czy się przygotowywałem jakoś do testów, tak właśnie tego multiselect, nie? No to lepiej się nie, chwal, że się przygotowywałeś, bo to... Czy lepiej, że nie. No, no, no nie, no bo to wiesz, no, przygotowywanie się to jest zawsze jakieś oszustwo, prawda? No rozumiem. Z, za, tak jak ty kierowca możesz powiedzieć, no nie, nie przygotowywałem się, bo miałem testy, yy, na psychotesty kierowców i zawsze wychodziło mi dobrze, to, to uważałem, po co się przygotowywać, prawda? No rozumiem. Rozumiesz, tam coś, jakąś tam pierdołę opowiedzieć, makaron na uszy i tyle, no. no i do przodu. Tak, no to... dobrze, panie Narki, dziękuję za informację i pozdrawiam. Dobra, trzymaj się, pozdrów radom ode mnie, także... A w ogóle, dlaczego tak chcesz do tej policji, tak, tak naprawdę? To już tak dwa, dwa zdania tylko. Pasa, Słucham? Czy... Tak, szczerze, szczerze mówiąc, to powiem tak, no jest sytuacja, jaka jest ogólnie na rynku pracy, no że nie jest dobrze, no. Mhm. Czyli po prostu... no, tutaj po prostu jest praca pewna. no, wiadomo, masz tu 20 lat swoje służby, emerytura jest wcześniejsza, no i to jest takie coś, co w pewnym sensie, to jednak się dobrze z nich młody zachęca do pracy z policji, no. Czyli stabilna, budżetowa praca, o to ci chodzi, prawda? No, w pewnym sensie tak, bo 13, wiadomo, pełny socjal. No tak, tak. Wi wiadomo, że jak nie podpadniesz, nikt się nie zwolni, tak? A jak się, no. No, Jak się nie podpadni, no, powiedzmy, w firmie prywatnej gdzieś robisz, to nie robisz już, no. No to jest fakt, że łaska pańska na, na... łaska szefa na pstrym koniu, prawda? Jak to było kiedyś. Kiedyś właśnie mówił, lepiej płacił, płacił prywatnie, aż a teraz jest odwrotnie. Lepiej na robotę państwową, no bo lepiej płacą na państwowe niż, niż prywatnie na chwilę wezmą. No. Dobra. Słuchaj, to dzięki Ci za tego, żeś zadzwonił. Pozdrów radom i trzymaj się. Cześć. Dzięki na rzecz. Dobra. Słuchajcie, tutaj jeszcze mam taki... Też mi tu Jasiu Wędrowniczek dał. 30 milionów z wakatów na nagrody motywacyjne dla policjantów. Można sobie kliknąć w ten link i, i to trochę tłumaczy, dlaczego jak już pieniądze z wakatów zostały przepierdolone prawda, na nagrody, to ciężko jest... Yy, Cięższe jest trochę z naborem nowego na rybku. Natomiast odwrotnie, jak już będziesz w policji, to na to spojrzysz inaczej, ponieważ no, wtedy parę groszy za godziny nadliczbowe ci się przyda. Słuchajcie, kochani, zobaczymy, co tam na czacie. PG 2001 polu, TSF na 18 lipca. Andrzej Kazimierczyk, jaka zielona, czerwona, żółte kółko, prawda? Dobra, w Warszawie ładnie ładnie odstrzeliwują. Jak nie podpadniesz, słowo klucz. Słuchajcie, kochani, na tym kończę. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. I jeszcze dla, dla tych, którzy wytrzymali już na sam koniec jakby odpowiedzieli na. Takie dwa y, pytania, a mianowicie y, pytanie pierwsze. Pytanie pierwsze to będzie takie bardzo podchwytliwe. Patrzę w przyszłość z entuzjazmem i nadzieją. Patrzę w przyszłość z entuzjazmem i nadzieją. I drugie pytanie, nigdy nie miałem żadnych rozterek i wątpliwości dotyczących tego, co w danej chwili robiłem. Po prostu napisz to już w komentarzu do tego wideo, czy któreś z tych pytań jest podchwytliwe, czy nie jest podchwytliwe. I zapraszam też tutaj Rafał Wrog, prowadzi Discorda. Link masz tutaj na czacie, na tym Discordzie masz darmowy zegar i chyba którąś tą żółtą, któryś z symulatorów, żółte kółko, czerwona, zielona kreska, prawda, czy jakaś inna kreska. Także zapraszam serdecznie, no i na dzisiaj wystarczy, prawda, niestety niedługo z powrotem mecze, także póki będą mecze, to tych hangoutów moich będzie mniej, także trzymaj się, odpowiedz na pytanie, tutaj gdzieś można się zapisać do kanału, tam gdzieś jakiś kolejny materiał i do następnego razu.